Operatorium uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego znajduje się w centrum cichej i spokojnej części uzdrowiska Ciechocinek na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Lorentowicza. Dysponujemy szeroką ofertą zabiegów leczniczych wykonywanych we własnej bazie zabiegowej, w tym inhalacje, masaże, zabiegi w oparciu o surowce mineralne, fizykoterapię, kinezyterapię, kryoterapię oraz hydroterapię.